Cześć, zgodnie z obietnicą film, jak mi idzie trening Norbitreku. Zostałem pytanie, jak, jak, te, jak ćwiczenie na tym wpływa na kręgosłup, czy pojawiają się bóle. Więc na to chciałbym na początku powiedzieć, odpowiedzieć, a później powiem, mam jeszcze inne moje ciekawe spostrzeżenia na temat e, treningu Norbitreku. Więc tak, e, ćwiczę około tygodnia-półtora prawie codziennie nie będę tutaj ściemniał, że codziennie ale prawie codziennie i ćwiczę 20 minut max więc tak nie mam żadnych bólów kręgosłupa ale też powiem szczerze, że jakoś super ekstremalnie nie ćwiczę na tym urządzeniu i tutaj moje pierwsze spostrzeżenie jest takie najbardziej tak naturalnie wydaje się na orbitreku ćwiczyć tak jak w tej chwili się poruszam, czyli ręce z nogami. Ale występuje tutaj dosyć duży skręt, zobaczcie, tułowia. Tak jak zrobię wolniej, widać, że skręcam tułów. Przy dyskopatii na pewno odcinka lędziowego to przynajmniej na samym początku w treningu będzie niepożądane. Więc tutaj bym polecał ćwiczenie tutaj, statycznie. Trzymam rogi i spokojnie i teraz tak, nie blokuję tutaj tymi rękami na siłę ewentualnego ruchu w, w górze ciała, natomiast spokojnie sobie tutaj jadę, tak, luźno i teraz zobaczcie nie ma tutaj takiego, takiego skrętu tułowia, pracuję sobie naturalnie tak jakbym sobie szedł, prawda? Tutaj, a jednak przy tym jak się już tutaj trzymam, zobaczcie, i chcę się wyciągnąć, to jest ma, może mała, tak, ale jednak jest rotacja, więc jeśli chodzi o kręgosłup to na samym początku, na pewno tydzień, dwa, może nawet trzy tygodnie treningu, bo tutaj przy dyskopatii się nie ma co śpieszyć, wszystko powoli, krok po kroku to tak jest najbezpieczniej takie, i taki trening daje najlepsze efekty tutaj, trzymam sobie za rogi i sobie spokojnie idę więc to jeśli chodzi o, o dyskopatię, czyli jest wszystko jak najbardziej w porządku Teraz tak. Wracając do, do boksu, tak. Czyli ten ruch, nie wiem czy, czy to będzie widać, ale ten ruch jest podobny jak do biegu albo skipu bokserskiego, jak to woli nazwać. I mamy tutaj tak: podnoszę nogę i ręka idzie do przodu, i to samo z drugiej strony jest jak przy biegu bokserskim. Więc tutaj jak najbardziej do boksu. Yy, można sobie to użyć jako ćwiczenie koordynacyjne i tutaj sama maszyna nam pomaga. Jest to dosyć prosty ruch. Tylko trzeba pamiętać jednej rzeczy, że jak już chciałbym tak trochę sobie delikatnie takie ćwiczenie przygotowawcze zrobić. Yy, to trzeba pamiętać, nie wiem czy mi się uda, ale żeby ramiona nie były przykurczone przy pracy. Tak no Tutaj maszyna dosyć dobrze dobrze za mnie robi tą pracę, ale mu trzeba prostować ręce w łokciach. Nie mówię, że w 100%, ale jest różnica między tym, jak wyprostuję tak rękę, a tak, prawda? Więc tego ruchu unikam, krótkiego. Tak samo jak przy biegu bokserskim, staram się, żeby ręce w łokciach wyprostować. Prawie maksymalnie, ok? Więc jeśli chodzi o aspekt boksu to tutaj... E, ja z przyzwyczajenia trzymam na tych kurkach ręce Tak? sprawdza do biegu bokserskiego bardziej wypadałoby zrobić tak Nie czepiając się już szczegółów No ale to, to jest mało istotna sprawa Na pewno na maszynie się można zmęczyć Można dobrze sobie poćwiczyć Wiadomo nie zastąpi to w 100% biegania czy innych aktywności, ale na pewno na, w takim okresie jak teraz, jesienno-zimowym, wygodniej i, i, i jakby mm, w pewnym sensie przyjemniej jest wsiąść sobie w domu na maszynę i poćwiczyć i y, poruszać się, niż gdzieś tam latać po mieście, stworzywszy, że wiadomo, że są teraz zabiegani, wszyscy na, są na takie rzeczy. Więc to Jeśli chodzi o aspekt bokserski, oczywiście cardio na tym można zrobić, e, dosyć dobry, ja tutaj ze dwa dni temu e, wziąłem sobie, e, odpaliłem pulsometr na klatkę, tak, więc spokojnie tętno 160 zrobiłem. Nie walczyłem o jakieś maksymalne tętno, ale myślę, że 160 i się na tej maszynie w miarę wygodnie można zrobić, a myślę, że spokojniej i więcej. No to jest wystarczające jak na trening domowy to siężasz nad to. A, no i ciekawostka. Tutaj e, mam swój pulsometr, tak, z opaską. A tutaj jest te klasyczne, które są chyba w skierbitekach. Taki nadgarstkowy pulsometr. No i porównywałem mniej więcej wyniki, czy to co tutaj pokazuje maszyna w ogóle się zgadza. Generalnie wynik jest taki. Maszyna, powoli jak złapiemy, tak, to bardzo powoli trzeba poczekać zanim pokaże nam faktyczne tętno i podczas treningu, kiedy ręce nam się trochę spocą i troszkę zaczynają się pracować, to ma tendencję do tego, że nam zaniża tętno. Tutaj na przykład załóżmy tętno stałe jest tam 115-120, tutaj jak pokazuje to jest powiedzmy 118, bo to jest różnica tam, więcej 3 punktów w momencie kiedy pokazuję prawidłowo, ale w stałym treningu trochę nam tak zacznie spadać. Tutaj czujemy, że jesteśmy spoceni, oddech przyspieszony, maszyna nam pokazuje, że mamy zamiast powiedzmy tych 120 na przykład 105. Tych się nie należy przejmować. Wystarczy sobie przetrzeć ręce, jeszcze raz złapać za chwilę. Tętno nam pójdzie tak jak jest do góry właściwe. Więc to mniej więcej orientacyjne, ale tu jak zrobicie wysoko Wysokie tętno, jak będzie Wam to potrzebne To spokojnie będzie wszystko widać Także Nie ma tu najmniejszego problemu Teraz trochę przyspieszę, Tutaj sobie wrzuciłem program Tak Zobaczcie Nie wiem czy to słychać, Ale maszyna cicho pracuje A ja swoje ważę, ważę ponad stówkę yy. Tutaj pracuję I Maszyna stabilnie się rusza ja mogę jeszcze troszkę przyspieszyć tak, I jak widzicie, maszyna utrzymuje moje tempo, nie rzuca nią, jest stabilnie i jest też cicho. Rozstaw tych, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, stopek czy tam tych szyn, no to nie akurat to osobiście pasuje, bo w moim przypadku to jest mniej więcej szerokość w moich barków. Czyli tak jakbym naturalnie biegał jest pod tym względem fajnie ostatnia rzecz, którą chciałem opowiedzieć to jest e, czy okay, no minął tak naprawdę tydzień od ostatniego filmu wcześniej tam troszkę też ściszyłem ale nie jakoś bardzo regularnie więc e, na to pytanie chciałbym odpowiedzieć za tydzień, dwa, może nawet trzy tygodnie Chyba, że ewentualnie będę wam tam wrzucał krótkie filmiki z stylu, że tam, nie wiem, pół kilo skudę. Ale, za to pytanie nie mogę ci odpowiedzieć, dlatego, że za krótko ćwiczyłem. Dobra, to jest tyle. Do zobaczenia, dziękuję I jakby jakieś pytania się pojawiały, to proszę w komentarzach. Pozdrawiam, cześć.